Czy strach pozwala ci żyć? Czy umarłeś za życia? Opowieść o mnichu i samuraju Pewnego dnia mistrz poprosił mnicha Gakudo, by zaniósł list do mistrza ceremonii herbaty, który mieszkał w sąsiedniej wiosce. Gakudo posłusznie wziął list, ukłonił się przed mistrzem i wyruszył w drogę. Gdy miał przekroczyć jedyny most prowadzący do wioski, Drogę zastąpił mu potężny samuraj o przerażającym spojrzeniu. Mnich usiłował go okrążyć, jednak samuraj nie pozwolił mu przejść. Ślubowałem, że będę walczył ze stoma osobami, które będą chciały przejść przez ten most. Ty jesteś setną osobą, powiedział samuraj. Gakudo przełknął ślinę i odpowiedział. Niosę bardzo ważny list, który muszę dostarczyć do rąk własnych. Proszę, pozwól mi przejść. Gdy wykonam zadanie, wrócę i tak jak chcesz, stawię ci czoła. Niech tak będzie, ale wracaj szybko, odpowiedział samuraj. Gakudo dotarł do domu mistrza ceremonii herbaty, oddał mu list, ukłonił się głęboko i stanął bez ruchu. – Dlaczego nie odchodzisz? – zapytał mistrz. Gakudo opowiedział o spotkaniu z samurajem i dodał, że nie potrafi posługiwać się mieczem. – Rozumiem – odparł mistrz. – Dałeś słowo. Nie mogę ci pomóc i z pewnością zginiesz. Mogę cię nauczyć, w jaki sposób umrzeć. Weźmiesz to kiosaku i staniesz przed samurajem na rozstawionych nogach. Uniesiesz kij nad głowę i zamkniesz oczy. Potem skoncentrujesz się na długim i głębokim wydechu. Gdy na szczycie głowy poczujesz parzący ból, będziesz martwy. To bardzo łatwe. Mnich ukłonił się i odszedł w kierunku mostu. Samuraj dostrzegł go i zawołał Jesteś gotów? Tak, tak odparł Gakudo i pomyślał Muszę podnieść nad głowę, rozstawić nogi, zamknąć oczy i wydychać długo I głęboko, i niezauważalnie Minęła chwila i samuraj, który sam przyjął gardę Patrzył na swojego przeciwnika ze zdumieniem Pomyślał nie rusza się nawet, gdy udaje, że będę atakował. Nie reaguje. Już kilka razy go okrążyłem, a on trwa bez ruchu. Jest uzbrojony w prosty kij, na którym jest napisane DROGA NIE STRACHU I cały czas ma zamknięte oczy. Na pewno jest silny i rozłupie mnie dopiero w ostatniej chwili. Samuraja przepełniły wątpliwości, i nie odważył się zaatakować. Nigdy jeszcze nie spotkał podobnego przeciwnika. W tym samym czasie Gakudo domyślał: czuję gorąco w głowie, wszystko jest ciche, na pewno już umarłem. Samuraj z pewnością rozciął mi czaszkę na pół. Samuraj nie mógł dłużej wytrzymać napięcia. Upuścił miecz i padł przed mnichem na kolana, błagając... Proszę, oszczędź mnie, jaki styl praktykujesz i kto jest twoim mistrzem. Zdrać proszę mi twój sekret. Gakudo pojął co się stało i odpowiedział. Gdy już nie boimy się umrzeć, zaczyna się prawdziwe życie.